Leon ma na koncie 4522 dolary i 8 centów. Wpłaca dodatkowo 875 dolarów i 50 centów, a potem wypłaca 300 dolarów gotówki. Ile pieniędzy zostało mu na koncie? Na początku ma 4522 dolary i 8 centów. Zapiszmy tę liczbę. 4522 dolary i 8 centów. Potem wpłaca Czyli dodaje środki do zgromadzonych na koncie. 875 dolarów i 50 centów. Piszemy więc plus i 875 dolarów i 50 centów. Wpłacać znaczy umieszczać pieniądze w banku, stąd plusik. Leon wpłacił tę kwotę. Policzmy, ile teraz ma na koncie. Zaczynamy od miejsca części setnych. Cent to jedna setna dolara. Zmienię jeszcze kolor. 8 plus 0 to 8, 0 plus 5 to 5, spisujemy przecinek. 2 plus 5 to 7, 2 plus 7 to 9, 5 plus 8 to 13, wpisujemy 3. 1 przenosimy na górę. 1 plus 4 to 5. Po wpłaceniu tej sumy na konto bankowe Leon ma teraz 5397,58 dolarów. Następnie Leon wypłacił… Wypłacił 300 dolarów, czyli zabrał tę sumę z konta. Dlatego musimy ją odjąć. Odejmujemy 300 dolarów i 0 centów. Dopisałem dwa zera po przecinku, bo 300 dolarów i 0 centów to tyle samo co 300 dolarów. I odejmujemy. 8 minus 0 to 8. 5 minus 0 to 5. Spisujemy przecinek, 7 minus 0 to 7, 9 minus 0 to 9, 3 minus 3 to 0 i 5 minus nic to 5. Leonowi zostało na koncie 5097 dolarów i 58